Trudny problem, kiedy mój widz, pomimo teoretycznie udokumentowanej od dwóch lat abstynencji alkoholowej, nie może odzyskać prawa jazdy. A w zasadzie chciałbym Ci tutaj pokazać przy okazji bezradność wobec systemu, gdzie człowiek w zasadzie tylko przeszkadza, a na dokładkę jeszcze musi za to zdrowo płacić. Dzień dobry, a w zasadzie dobry wieczór Panie Doktorze. Bardzo zainteresowały mnie Pańskie wypowiedzi dotyczące odzyskania prawa jazdy. Stąd, zwracam się do Pana z prośbą o podpowiedź w rozwiązaniu mojej sytuacji Może nasunie się Panu jakieś sensowne rozwiązanie Pokrótce moja historia, w 2013 zostało zabrane mi prawo jazdy wyrokiem sądu na okres jednego roku bez żadnych dodatkowych nakazów Mam tu na myśli przymusowe leczenie Moja uwaga, to były stare przepisy Yy, mimo wszystko uświadomiłem sobie, że jednak mam problem postanowiłem dobrowolnie się poddać leczeniu, gdyż zdrowie zaczęło mi się dawać we znaki. W 2014 po raz pierwszy przystąpiłem do badań lekarskich celem odzyskania uprawnień Przyznałem się, że poddałem się leczeniu i tym samym strzeliłem sobie w kolano przedstawiłem zaświadczenie od lekarza prowadzącego, w którym wyraźnie było napisane, że mój podwyższony poziom GGTP spowodowany jest trwałym uszkodzeniem wątroby i może już nigdy nie wrócić do normy Ponadto przedstawiłem zaświadczenie od terapeuty o tym, że iż od ponad roku systematycznie uczęszczam na terapię indywidualną oraz grupową oraz, że moje zachowanie nie budzi zastrzeżeń. I to wszystko okazało się za mało Orzeczenie było znowu negatywne ze względu na podwyższone GGTP Kolejny termin za pół roku, znowu zaświadczenie o podobnej treści uczęszczania na terapię leczenie regularne i znów negatyw powód dokładnie ten sam odwołałem się do instytutu pojechałem, no i tam w ogóle jakaś masakra mam wrażenie, że nikt mnie nie słuchał, nie czytał moich zaświadczeń oraz wypisów ze szpitala wynik oczywiście negatywny w uzasadnieniu nieudokumentowana, powtarzam jeszcze raz nieudokumentowany roczny okres abstynencji to jakaś pina, przecież przedstawiłem zaświadczenie o leczeniu o wiele dłuższy niż wymagany okres kolejne pół roku z głowy za miesiąc mam kolejny termin i znów będzie pewnie to samo, bo GGTP moje już prawdopodobnie nigdy nie osiągnie wymaganego poziomu Proszę o Pańską opinię w tej sprawie no i odpowiedź na nurtujące mnie pytanie Czy lekarze w WOM są ponad wszystkim? Czy mogą wszystko? Czy mogą dożywotnie odsyłać mnie i kazać się poddawać badaniom co pół roku? Wiedząc przy tym, że moje GGTP może się nigdy nie obniżyć, no jaki to ma sens poza finansowym? Już od ponad 20 miesięcy nie miałem kropli alkoholu w ustach tym samym, nie mam sobie nic do zarzucenia i chcę walczyć, aby odzyskać siebie w pełni na nowo do tego niezbędne jest mi prawko Popełniłem w przeszłości błąd, ale czy do końca życia będę musiał za niego płacić? No mam nadzieję, że zainteresuje Pana moja historia i zechce wyrazić Pan swoją opinię i tym samym podpowiedzieć mi, co dalej robić z poważaniem I cóż Ci mogę tutaj więcej powiedzieć Problem tego systemu, systemu badania kierowców po alkoholu, polega na tym, że jest nastawiony on wyłącznie na penalizację, na karanie tych kierowców no i w tym wspomniane dolegliwości finansowe Nie oceniam, czy to orzeczenie lekarskie było właściwe, czy nie było no ale w systemie tych kar administracyjnych, w systemie tej procedury administracyjnej za bardzo nie masz drogi odwoławczej do ustalenia prawdy bo wiesz mi, łatwiej tam w womp czy w instytucie jest komuś przepisać stare uzasadnienie niż podjąć jakieś ryzyko, dać Tobie szansę, a jednocześnie obalić jakiś stary tok rozumowania, no, a pośrednio wziąć odpowiedzialność za przyszłe zachowanie tego kierowcy, być może w tym przypadku i Twoje. Także system jest bardzo nieprzyjazny dla kierowców Uzasadnienie jest cudowne, no bo pijaczysko jeździ po drodze może tam komuś tam pozabijać itd. itd. Natomiast, no, nie jest przyjazny dla osób, które jednak zmieniły styl życia zrozumiały te błędy związane z jeżdżeniem po alkoholu no ale czasami jakieś tam powikłania zdrowotne zostały w postaci nadszarpniętej wątroby i w tym przypadku, no, pomimo tego, że mój widz pokazuje prawie, że dwuletni okres abstynencji no, odbija się jak od ściany, pomimo, że w rozporządzeniu y, według rozporządzenia powinno to wystarczyć. Także na tym kończę Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz specjalista medycyny transportu Jeżeli też miałeś podobny problem, że pomimo Totalnej abstynencji, zmiany trybu życia. No, dalej nie możesz odzyskać prawa jazdy pod jakimkolwiek pretekstem. No, zapraszam cię do komentarza tego wideo. No, może to innej osobie pomoże w jakiś sposób przejść te badania. No, tak się zastanawiałem nad drogą sądową. Boję się, że to też jest taka syzyfowa robota. Yy, no, też byś musiał pójść do sądu, dać na adwokatów, dać na prawników potem znaleźć jakiś biegłych, no ale, ale na zdrowy rozum Każdy biegły, y, będzie miał to obciążenie, że będzie musiał podważyć y, orzeczenie z Instytutu Medycyny Pracy, czy, czy orzeczenie tam, z jakiegoś WOMP-u i, I wątpię, czy tutaj y, no, uzyskasz to, co, na czym Ci zależy Także jeszcze raz mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia i do zobaczenia w moim kolejnym filmiku